osiem kielichów, czyli zostawienie, zostawienie tutaj czegoś, co Wam nie służyło, tak? Osiem osiem, kielichów, czyli odejście od emocji właściwie. Odejście, zostawienie uczuć emocji, które Wam nie służyły, rozstanie. Czyli tutaj nie służyły Wam te Wasze emocje, ale koło fortuny mówi o zmianach nagłych.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 Kaś monet to osoba, która na razie się zastanawia, wpatruje się, obserwuje myśli, brakuje jej akcji, brakuje tej osobie Twojej ukochanej działania, ale powolutku, powolutku, powolnym bardzo tempem wróci. Ale uwaga na manipulację, a tutaj, ja tutaj widzę, tu jest więcej manipulacji niż miłości, powiem szczerze.